Materiałem do badania w kierunku e, wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 jest wymaz, który pobieramy przy skomponowanym specjalnym zestawie pobraniowym. Jeśli chodzi o zestaw pobraniowy, bardzo istotnym elementem jest wymazówka, którą pobieramy. Wymazówka powinna być e, skomponowana w taki sposób, że patyczek jest z tworzywa sztucznego, natomiast e, wymazówka jest z tworzywa albo ze sztucznego jedwabiu, z wiskozy lub z Daktronu mazówka, która jest na przykład z bawełny, może wchodzić w inhibicję w reakcji PCR. Jest to dla nas bardzo istotne, czyli wymazówka. Dodatkowo mamy próbówkę, która zawiera specjalny bufor, który inaktywuje nam wirusa oraz stabilizuje materiał genetyczny. Jest to, jest to niezwykle istotne. Po pobraniu materiału wymazówkę odłamuje się i umieszcza w specjalnej próbówce oraz najistotniejszym również elementem jest prawidłowe opisanie materiału klinicznego pacjenta oraz nadanie numeru. Również musimy pamiętać o tym, że materiał, który dociera do laboratorium, musi być w specjalny sposób zabezpieczony i tutaj w przypadku tego typu badań obowiązuje nas potrójne opakowanie, czyli mamy opakowanie pierwotne, opakowanie pośrednie oraz opakowanie zewnętrzne. Jest to dla nas niezwykle istotne dlatego, żeby materiał był prawidłowo zabezpieczony. Materiał jest stabilny w ciągu 24 godzin od momentu pobrania w temperaturze lodówki.